Sesja egzaminacyjna to dla studentów wielki wysiłek i wielki stres. Proszę powiedzieć, czy sposób żywienia może wpłynąć na sukces w trakcie sesji egzaminacyjnej? Oczywiście. Sposób żywienia przede wszystkim przyczynia się do łatwiejszego zapamiętywania nowych informacji. Przyczynia się również do zwiększonej koncentracji, więc jak najbardziej tak sposób żywienia jest niezwykle ważny w tym aspekcie. Co w takim razie należy wprowadzić do diety, żeby dać odpowiednie paliwo dla mózgu? Mhm. Że nie chodzi o to, żeby coś wprowadzić w konkretnym w konkretnym czasie, tak, chodzi o to, żeby żywić się prawidłowo przez cały rok. Nic nam nie da, jeśli będziemy się żywić tydzień przed sesją idealnie, jeśli przez pozostałą część roku po prostu nasz sposób żywienia będzie odbiegał od tego ideału. Więc chodzi o to, żeby odżywiać się racjonalnie, prawidłowo przez okrągły rok, a nie tylko w trakcie sesji. Oczywiście istnieją takie produkty, które ułatwiają nam zapamiętywanie, ułatwiają nam koncentrację. Do takich produktów należą przede wszystkim orzechy, Pestki, nasiona, nisko przetworzone produkty zbożowe, ale tak jak powiedziałam, cały rok, a nie tylko przed sesją. Mhm. A czy y, można też powiedzieć o jakichś produktach, których nie należy spożywać, mhm. y, żeby sobie no, umysł zbytnio nie obciążyć? Tak, są takie produkty, ale to nie tylko chodzi o to, żeby nie spożywać ich w trakcie sesji tylko chodzi o to, żeby ograniczać ich spożycie w ciągu, w ciągu całego roku. Tak? Czyli przede wszystkim unikamy nisko, wysoko przetworzonych produktów. Tak? E, czyli jakieś kolorowe napoje, kolorowe produkty, wysoko przetworzone produkty, takie jak chociażby nie wiem, pieczywo tostowe, jakieś słodkie płatki śniadaniowe. Wszystko zamieniamy na produkty nisko przetworzone, tak? czyli zamiast białego pieczywa raczej pieczywo ciemne, czyli zamiast jakichś płatków kolorowych, słodkich, słodzonych, dosładzanych, z dodatkiem również soli i niezdrowych tłuszczów. Wybieramy produkty takie jak chociażby płatki owsiane, czy jakieś własnoręcznie przygotowywane musli, ale tak jak powiedziałam, cały rok, a nie tylko w okresie mhm. sesji. A proszę wyjaśnić, dlaczego y, tak duże znaczenie ma to, żeby to były y, nieprzetworzone zboża? Mhm. Chodzi o to, że im bardziej przetworzony produkt, niezależnie od tego, czy jest to produkt taki jak y, z grupy produktów zbożowych, czy to jest produkt y, chociażby warzywny, owocowy, tym bardziej pozbawiony jest on y, cennej witamin. Tak? Jeśli, y, jeśli chodzi o zawartość witamin w tych produktach wysoko przetworzonych jest kilkakrotnie często niższa Niż w, produktach wysok niż w produktach nisko przetworzonych. Tak? W związku z tym może to prowadzić do powstawania niedoborów w naszym organizmie. A jeśli pojawiają się niedobory, to często na przykład mamy problem z koncentracją, z zapamiętywaniem, jesteśmy bardziej rozdrażnieni, mamy również często pro problemy wtedy ze snem, więc to wszystko wpływa bardzo niekorzystnie. No ale studenci i firmy z pewnością znajdują sposoby na to, żeby te niedobory uzupełnić. Popularne są wszelkiej, wszelkiej maści suplementy, proszki, z magnezem, na koncentrację. Co Pani sądzi? Czy wspomaganie się takimi środkami przed sesją ma, ma jakiś sens? Mm -hmm. Bardziej to chyba będzie działało na naszą psychikę, tak? Jeśli nasza dieta jest racjonalna, oparta na piramidzie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, tak? czyli jeśli odżywiamy się prawidłowo przez cały rok, absolutnie nie ma konieczności, nie ma takiej potrzeby, żeby stosować dodatkowe suplementy diety. Tak? Tylko pamiętajmy o takich produktach będących dobrym źródłem np. magnezu, czy cynku, czy żelaza, czy potasu, czyli wzbogacajmy swoje codzienne posiłki w orzechy, i w pestki dyni, i w pestki słonecznika. Pamiętajmy o tych nisko przetworzonych produktach zbożowych, pamiętajmy o warzywach, o owocach, o tłustych rybach morskich będących bardzo dobrym źródłem kwasu omega-3, który dobroczynnie wpływa na nasz układ nerwowy, wspomaga zapamiętywanie, wspomaga pracę mózgu i wtedy żadne suplementy nie są nam potrzebne. Powiedziała Pani, że nie ma żadnego magicznego środka spożywczego, ani suplementu, który gwarantuje sukces w, w czasie sesji egzaminacyjnej i powtarza Pani, że podstawą jest stosowana przez, na stałe racjonalna dieta. Proszę powiedzieć o takich podstawowych zasadach tej racjonalnej diety. Przede wszystkim nasza codzienna dieta powinna być oparta na piramidzie zdrowego żywienia tak, i aktywności fizycznej. Na, u podstawy piramidy znajdują się warzywa i owoce, wyżej mamy produkty zbożowe, wyżej mamy e, produkty mleczne, jeszcze wyżej źródła białka, czyli mięso, ryby, nasiona roślin strączkowych i jaja. I na szczycie piramidy są tłuszcze, czyli wszystkie te grupy produktów powinny znajdować się w naszej codziennej diecie. Oczywiście jednych jemy więcej, drugich jemy mniej, ale wszystkie powinny w naszej diecie się znaleźć. Podstawową zasadą naszej diety jest urozmaicenie. Tak? My codziennie potrzebujemy dostarczyć swojemu organizmowi około 80 różnych składników. To jest takie minimum. Nie mam takiego jednego superproduktu, w którym znajdziemy te wszystkie składniki. W związku z tym pamiętajmy o urozmaiceniu. Pamiętajmy, żeby nasze codzienne talerze były jak najbardziej kolorowe. Im więcej kolorów tam się znajdzie, im więcej różnych składników sobie dostarczymy. tak? Coś brązowego, czyli chociażby, nie wiem, kawałek mięsa albo produkt zbożowy, taki jak kasza, czy brązowy makaron, czy brązowy ryż. Coś zielonego, czyli wybrane warzywa, mogą to być, nie wiem, brokuły, sałata, kapusta, obojętnie co, im więcej tym lepiej. Coś czerwonego, czyli chociażby pomidor, nie wiem, pomarańczowego, dynia. Im więcej różnych kolorów, tym więcej różnych składników. tak? Coś białego, czyli chociażby ser, czy do tego szklanka kefiru. Więc pamiętajmy o tym urozmaiceniu. Wtedy niczego nam nie zabraknie i przede wszystkim niczego nie będzie za dużo, bo zarówno niedobory, jak i nadmiary wybranych składników mogą prowadzić właśnie do niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych, mogą utrudniać zapamiętywanie, mogą utrudniać e, skupianie uwagi, e, mogą wpływać na rozdrażnienie, e, co również nie, nie jest korzystne w przypadku nauki, więc to wszystko, e, więc o, o tym wszystkim należy pamiętać na to co pa dzień. Proszę jeszcze dodać, e, jak często powinniśmy spożywać te posiłki, bo wiadomo, może w trakcie sesji mm -hmm. studenci w sposób bolkowy albo się uczą w bibli bibliotece, albo w nocy siedzą nad, mm -hmm. nad, nad, nad książkami, mm -hmm. czyli jak Często trzeba, trzeba spożywać te posiłki, żeby tą optymalną podaż składników zapewnić. Tak. I tu znowu odniosę się do zasad racjonalnego żywienia, czyli 5, 4 bądź 5 posiłków dziennie co 3-4 godziny. To jest bardzo ważne. To nie może być tak, że rano nie mieliśmy czasu, nie było śniadania. Później gdzieś tam znowu umknęło nam drugie śniadanie. Wracamy do domu o godzinie 14 i nam się przypomina tak racjonalne żywienie 4-5 posiłków To wtedy, i wtedy zaczynamy zjadać co godzinę. Nie, tak nie jest dobrze 4-5 posiłków, ale w równych odstępach e, czasowych. tak czyli co, co 3-4 godziny, czyli śniadanie w ciągu godziny od przebudzenia, później 3-4 godziny przerwy, kolejny posiłek i tak dalej, i tak dalej. Kolecja 2-3 godziny przed snem, czyli pamiętajmy 4-5 posiłków, ale w równych odstępach czasowych. Obserwując studentów przygotowujących się do sesji, bardzo częsty widok jest taki drożdżówka w jednym ręku, kawa w drugim mhm. ręku, albo lub jeszcze gorzej napój energetyczny. Proszę powiedzieć o płynach, co pić, czego nie pić, mhm. ile pić? I tu znowu e, wybieramy produkty jak, najprze, na, jak najmniej przetworzone, tak? czyli zamiast tego różnego kolorowego picia, kolorowych butelek e, sięgamy po wodę. Może to być woda niegazowana, woda gazowana, może to być woda lekko gazowana, byleby nie była to woda smakowa. Tak? E, woda truskawkowa, woda cytrynowa to jest napój, a nie jest to woda. Pamiętajmy o tym, jeśli chcemy odmienić smak czystej wody, wystarczy dodać odrobinę cytryny, czy listki świeżej mięty, czy imbir, niż wybierać te owocowe, czy kolorowe napoje. Czyli pijemy tak głównie wodę, możemy pić kawę. E, ważne, żeby to była taka prawdziwa kawa, a nie jakieś takie mixy gotowe w sklepach. Czasami są już gotowe kawy w butelkach. Wydaje mi się, że w takich e, trudnych momentach e, nadużywana jest kawa i tak mm. jak wcześniej mówiłem też napoje energetyczne. Mm. Proszę powiedzieć, e, ile tej kawy można mm. e, bezpiecznie wypić, żeby, żeby sobie nie rozregulować mm. e, sprawności umysłowej? Mm. Tak, kawy spokojnie możemy wybić 3-4 filiżanki w ciągu dnia. Jeśli chodzi o e, Napoje energetyczne, nie musimy ich, ich pić wcale, tak? więc starajmy się jednak unikać tej, wysoko, tej żywności wysoko przetworzonej, a jednak napoje energetyczne również do, takiej, do takich produktów należą. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.